Co musisz zrobić, aby przedłużyć nieważne prawo jazdy, kiedy miałeś kilkuletnią przerwę w terminie ważności tego dokumentu. Przyczyny mogą być różne, czasami zapomniałeś, że dokument jest terminowy. Czasami miałeś kolejne badanie w WOMP-ie i też dostałeś terminowy dokument. No i z jakichś powodów nie mogłeś yy, go przedłużyć. I zapytanie mojego widza. Yy, widzę, że jest Pan biegle zorientowany w tym temacie, który mnie interesuje. W związku z tym mam do Pana ogromną prośbę o rozjaśnienie owego tematu. I pozwolę sobie opisać swoją sytuację. W 2013 zostałem skierowany na badania do Ośrodka Medycyny Pracy w celu zrobienia tam badań kierowców. Yy, był tam badany wzrok, słuch, krew. I to wszystko w związku z posiadanym prawem jazdy wtedy bezterminowym kategorii B. Natomiast powodem mojego skierowania była sprawa sądowa w związku z prowadzeniem rowerów w stanie nietrzeźwym. Moja uwaga, że za rower w stanie nietrzeźwym nie zabierają już prawa jazdy, nie kierują do sądów. Zrobiło się to wykroczenie. Badania przeszedłem pozytywnie, lecz dostałem nowe prawo jazdy, terminowe do marca 2014. I następnie miałem prawdopodobnie zgłosić się na ponowne badania w celu przedłużenia ważności tego dokumentu, czego oczywiście nie uczyniłem, ponieważ nie było mnie w kraju. I pytanie, co muszę teraz zrobić, aby odzyskać to prawko, gdzie się zgłosić, czy czeka mnie ponowne zdawanie egzaminu. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. I dobra wiadomość dla Ciebie lub dla tegoż to kierowcy. W tej sytuacji wystarczy Ci tylko pójść na badania lekarskie do takiego lekarza uprawnionego do badań kierowców na przykład jak ja, czy jakiegoś innego, którego masz tam w swoim rejonie a z uzyskanym orzeczeniem lekarskim idziesz do Wydziału Komunikacji. Tam załatwiasz resztę formalności, nie powiem ci dokładnie jakich, ponieważ urzędnik będzie to wiedział zdecydowanie lepiej. Weź pod uwagę, że na nowy dokument musisz poczekać parę tygodni i very good news, nie musisz zdawać egzaminu państwowego przy przedłużaniu tego to prawa jazdy wprawdzie nieważnego parę, parę lat, ale uprawnień do prowadzenia pojazdu nie straciłeś, straciły ważność tylko badania lekarskie. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak jeszcze moim widzem nie jesteś, oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube, lekarz medycyny pracy lub obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętych badań kierowców.